Cześć, z tej strony Michał z Telecube. W tym poradniku pokażę Ci, jak szybko i prosto dodać widżet callback ringi do Twojej strony internetowej na platformie WebWave. Stosując ringi na swojej stronie, zwiększasz konwersję poprzez zwiększenie ilości zrealizowanych rozmów telefonicznych z klientami. A zatem zaczynajmy. Pierwszym krokiem będzie skopiowanie kodu źródłowego ringi. Jeśli nie pamiętasz, gdzie go znaleźć lub nie skonfigurowałeś jeszcze ringi, bo nie wiesz, jak to zrobić, nic nie szkodzi. Odpowiedzi na te pytania uzyskasz w naszym filmie pod tytułem Jak skonfigurować widget ringi lub klikając w okienko, które właśnie wyświetliło się na ekranie. Jeśli skopiowałeś już kod źródłowy, przejdźmy dalej. Będąc na stronie WebWave, zaloguj się do swojego konta. Z listy wybierz stronę, dla której skonfigurowałeś widżet, a następnie przejdź do jej edycji, klikając w przycisk Kreator. Będąc już w Kreatorze, przejdź do panelu ustawień po prawej stronie. Kliknij zakładkę Strona, a następnie Więcej ustawień. W miejscu, gdzie znajduje się sekcja Head, kliknij przycisk Edytuj. W otwartym oknie wklejasz skopiowany wcześniej kod Ringi, a następnie klikasz w przycisk Zmień kod. Pozostaje nam tylko zapisać wprowadzone zmiany. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Publikuj i to już wszystko. Czas sprawdzić, czy wszystko działa. Przejdź na swoją stronę internetową, a Ringi już powinien się tam wyświetlać. Jeśli nie widzisz widżetu, odśwież stronę. Polecamy to zrobić przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl plus F5. Tym samym przeprowadziłeś udaną integrację. Gratuluję. Teraz Twoi klienci będą mogli korzystać z nowej i efektywnej formy kontaktu.